Dzięki tej naturalnej recepturze będziesz nie tylko walczyć z celulitem od środka ale także pobudzenie detoksykacji ciała i wzmocnienie układu odpornościowego, zapobieganie chronicznym problemom zdrowotnym, poprawa zdrowia skóry. Jednak ważne jest aby wyjaśnić że nie jest to cudowne leczenie celulitu. W końcu Twoje wyniki będą zależeć od innych części Twojego stylu życia takich jak dieta, aktywność fizyczna i zewnętrznej metody leczenia. Oznacza to, że aby uzyskać optymalne wyniki musisz całkowicie zmienić swój styl życia. Musisz skoncentrować swoje wysiłki na walce z akumulacją tłuszczu, która idzie w parze z tym stanem. Ponadto należy wspomnieć, że ocet i miód powinny być w 100% ekologiczne. Chociaż możesz znaleźć więcej opcji ekonomicznych ekologiczny jest jedynym sposobem aby wykorzystać wszystkie swoje właściwości. A teraz przyjrzyjmy się jak to zrobić. Składniki. 2 łyżki ekologicznego octu jabłkowego 20 ml. 1 szklanka ciepłej wody 200 ml. 1 łyżka naturalnego miodu 25 g. Przygotowanie. Wymieszać dwie łyżki octu jabłkowego do kubka z ciepłą wodą i posolić łyżką miodu. Raz dobrze wymieszane gotowy do konsumpcji. Przeciwwskazania. Nie ma zagrożenia dla zdrowia biorąc małe ilości octu jabłkowego. Jednak nigdy nie przekraczaj zalecanej dawki w tym przepisie. Zbyt duża część kwasu może wywoływać niestrawność biegunkę i nadmierną produkcję kwasów żołądkowych. Jeśli po zażyciu odczuwasz ból brzucha lub stan zapalny przerwij leczenie. Pomijanie octu jabłkowego nie jest dobrym pomysłem ponieważ może uszkodzić szkliwo i wpłynąć na ochronny śluz podszyta żołądkiem.